Każdy z ludzi jest przecież dzieckiem Boga, a zatem każdy jest moim bratem lub siostrą. Odrzucając innych ludzi i traktując ich jako obcych, a nie moich braci i siostry, neguję prawdę o Bożym Ojcostwie. Starajmy się szukać raczej tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. W ten sposób odnajdziemy pokój i miłość, której nam dziś tak bardzo brakuje.